Sygnały ogniowe to jedna z najstarszych metod przekazu informacji, może z czasów, gdy dopiero zaczynano używać ognia w sposób kontrolowany. Pozwala jednej osobie zdalnie wpływać na stan przekonania drugiej osoby. Bo umiejąc zauważyć obecność lub nieobecność czegoś, przemieszczamy się między dwoma stanami przekonania. Jedna różnica, dwa stany. Z historii wiemy, że ta metoda miała wielkie znaczenie dla wojska, gdzie skuteczna komunikacja to podstawa. Zacznijmy od greckiego mitu o Kadmosie, księciu, który wprowadził do Grecji alfabet fenicki. Alfabet grecki wzorowany na fenickim oraz lekki i tani papirus przyczyniły się do tego, że wojsko zaczęło zyskiwać władzę większą niż kapłani. Historia greckiej wojskowości daje dowody wczesnych postępów w komunikacji, które zaczęły się od użycia pochodni sygnałowych. Polibiusz, grecki historyk, urodził się w 200 roku przed naszą erą. Napisał Dzieje, skarbnice wiedzy o ówczesnych metodach komunikacji. Czytamy: Umiejętność zadziałania we właściwym czasie przyczynia się do powodzenia przedsięwzięcia a ogniska sygnałowe to najlepsze do tego celu narzędzia. Rozumiał jednak ograniczenia tej metody. Pisał, ci, którzy umówili się na ten sposób porozumiewania, mogli przekazać, że powiedzmy, przypłynęły okręty, ale w sprawie obywateli winnych zdrady czy masakry w miasteczku, co zdarza się często, ale trudno to przewidzieć, tych spraw nie da się przekazać ogniskami sygnałowymi. Ogień sprawdza się przy małej przestrzeni możliwych wiadomości, na przykład wróg przybył lub nie. Ale gdy przestrzeń wiadomości, czyli całkowita liczba możliwych komunikatów, rosła, Powstała potrzeba przekazu wielu różnic. W dziejach Polibiusz opisuje metodę wymyśloną przez Eneasza Taktyka, jednego z pierwszych greckich autorów, podręczników sztuki wojennej z IV wieku przed naszą erą. Metodę opisano tak ci, którzy chcą przekazać pilne wieści sygnałami ogniowymi, niech przygotują dwa naczynia o tej samej szerokości i głębokości. W środku niech znajdzie się walec podzielony na równe części każdą oddzieloną od następnej i opisaną grecką literą. Każda litera odpowiadała pojedynczej wiadomości w tabeli zawierającej najczęstsze zdarzenia kojarzone z wojną. Komunikacja przebiegała następująco. Nadawca podnosił pochodnie, by pokazać, że ma wiadomość. Odbiorca, podnosząc swą pochodnię, informował, że jest gotów. Nadawca opuszczał pochodnie i obaj zaczynali opróżniać naczynia przez otwory równej wielkości wywiercone w dnie. Gdy poziom wody był przy pierwszym zdarzeniu, nadawca podnosił pochodnie i obaj przerwali spuszczanie wody. Poziom w obu naczyniach był równy, wskazywał jedną, wspólną wiadomość. Ten pomysłowy sposób wykorzystywał różnice w czasie. Miał jednak ograniczoną efektywność, głównie z powodu małej prędkości. Polibiusz opisał nową metodę, wymyśloną przez Demokryta. Twierdził, udoskonaliłem ją sam i teraz jest rzetelna. Może dokładnie przekazać każdą pilną wiadomość. Metoda, zwana szachownicą Polibiusza, funkcjonuje tak. Dwaj ludzie, w pewnej odległości, mają po 10 pochodni w grupach po pięć. Nadawca podnosi pochodnie i czeka na reakcję odbiorcy. Później zapala pochodnie w każdej grupie i podnosi. Odbiorca liczy zapalone pochodnie w pierwszej grupie. Liczba ta określa rząd w tabeli alfabetycznej. Liczba z drugiej grupy pochodnie określa kolumnę. Na przecięciu rzędu z kolumną sytuuje się wysłana litera. Pomyślcie, ta metoda sprowadza się do wymiany dwóch symboli. Każda grupa pięciu pochodni to symbol, ograniczony do pięciu różnic, od jednej do pięciu pochodni. Razem symbole dają pięć razy pięć, czyli 25 różnic, nie pięć plus pięć. To mnożenie pokazuje coś ważnego z punktu widzenia kombinatoryki. Objaśnienie znajdziemy w pochodzącym z VI wieku przed naszą erą hinduskim tekście medycznym przypisywanym shushrucie, starożytnemu mędrcowi. Mając sześć różnych przypraw, ile różnych smaków można zrobić? Proces tworzenia mieszanki można podzielić na sześć pytań. Czy dodajesz A? Tak, czy nie? Czy dodajesz B, C, D, E, F? Zobaczcie, że powstaje drzewo możliwych zestawów. 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2 równa się 64. Możliwe są 64 różne kombinacje. Przy n pytaniach, typu tak czy nie, liczba możliwych kombinacji odpowiedzi wynosi 2 do potęgi n. W 1605 roku Francis Bacon wyjaśnił, jak dzięki tej prawidłowości można wysyłać wszystkie litery alfabetu przy użyciu jednej różnicy. Bacon napisał o swoim szyfrze. Transpozycja dwóch liter w pięciu miejscach wystarczy na 32 różnice. W ten sposób otwiera się droga wyrażania i oznaczania zamiarów swego umysłu w każdej odległości, z pomocą przedmiotów mających podwójną różnicę. Prosty pomysł na używanie jednej różnicy do przekazu wszystkich liter rozpowszechnił się w XVII wieku dzięki wynalezieniu teleskopu przez Lippersheya w 1608 roku i Galileusza w 1609. Możliwość powiększania obrazu podskoczyła z trzech ośmiu razów do 33 i więcej. Zatem jedną różnicę można było zaobserwować z większej odległości. Robert Hooke, angielski polimat, chcący ulepszyć ludzkie widzenie przy użyciu soczewek, w 1684 roku zapoczątkował wielki postęp, mówiąc w Królewskim Towarzystwie Naukowym, że przy odrobinie wprawy tę samą literę można pokazać w Paryżu minutę po jej pokazaniu w Londynie. Później dokonano licznych wynalazków umożliwiających szybsze przekazywanie różnic na większe odległości. Jedna metoda z 1795 roku doskonale pokazuje użycie jednej różnicy do każdego możliwego przekazu. Telegraf optyczny Lorda George'a Murray'a był brytyjską reakcją na zagrożenie ze strony Napoleona. Telegraf składał się z sześciu obrotowych przesłon, które mogły być otwarte lub zamknięte. Każdą przesłonę można uznać za jedną różnicę. Przy sześciu przesłonach mamy sześć pytań, otwarta czy zamknięta, a z tego dwa do potęgi szóstej, czyli 64 różnice. Wystarczy do przekazu wszystkich liter, cyfr i innych znaków. Każda obserwacja telegrafu optycznego może być uznana za obserwację jednej z 64 różnych ścieżek na drzewie decyzyjnym. Dzięki teleskopowi można było przesyłać litery na wielkie odległości między punktami sygnalizacyjnymi. Spostrzeżenie z 1820 roku doprowadziło do opracowania rewolucyjnej metody, która umożliwiła przekaz na duże odległości. A to zrodziło nowe idee, które wprowadziły nas w wiek informacji.